Trzecia odsłona wystawy pod tytułem Esencja zgrzytu. 600 metrów kwadratowych, 28 projektów, 14 lat pracy. Zapraszam serdecznie do Orońska. Piotr Nowak. Gracias.